Początek dzisiejszego notowania to same spadki, ale te roski siódemka, a na siódemce jedno oczko wyżej jak tydzień temu, czyli awans, a go Justyna Adamczak, kocham tylko Ciebie! Kiedy gwiazdy płoną, ja chcę pachnieć tobą Od wieczora aż po świt Będzie jak szalona tylko w twych ramionach Gdy całujesz mnie jak nikt Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę Niechaj wszyscy wiedzą, że Nie przestanę ty i Kiedyś Łuza się za szósteczka. A tu proszę bardzo, taki zaszczyk witaminowy. <śmiech> A to wszystko za sprawą szlagieru kłam, witamina dzisiaj, trzy oczka wyżej jak tydzień temu. Gdybym mogła zmienić coś, co już zdarzyło się To zmieniła tylko bym ten jeden krótki dzień witaminowej bombie. Czas i pora na szlagier na 5. Dla nas jest ta noc. Bernarda Kowalsko, Tim Fabian i dzisiaj bez zmian. Użałeś mnie tańczącą jak letni wiatr. Wiedziałam już, to się musi stać. Ja czułam to, ty czułeś to.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 Jest ta noc. Do podium się zbliżamy. Do odpowiedzi na nasze pytanie postawione na początku tego programu tysze się zbliżamy. No to teraz czwórka. Na tej pozycji kolejny szlagier, który utrzymuje pozycja sprzed tygodnia. Melodia w wykonaniu Adiego.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 Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi, niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi, niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat, ze wspomnienia łza ci powróci tu, gdzie znów ta wina.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 Bawi nas Niech melodia gra Niech ją każdy znak Niech leci z wiatrem świat Ze wspomnienia łza ci wróci tu Mamy plac z numerem 3 i mamy odpowiedź na pytanie, czy szlager tańcz wygodnie na fotelu lidera? No niestety nie. Dzisiaj z brązowym medalem. To oczko niżej jak tydzień temu.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 nie jest codziennie czarno-białe Wykorzystaj wszystko, co pojawi się nawet dziś przed tobą Przyjaźń, miłość, przyszłość Jakby świat wokół ciebie zawirował Tańcz, ta siła jest w nas Nie zwanie, gdy ci brak Oddechu już na stan Tańcz ze mną Tańcz, ten dźwięk zmienia Na pozycji numer dwa, mamy Awans, Łączkowy Żyj, jak tydzień temu, Bernarda Kowalsko i Palmowo Miłość. Jeszcze dzień, a może dwa i moje sn... 我 To rozdawać wyda w finale 700 plus 4 Na fotelu lidera zasiadą I tu też nic się nie zmienił Tukej gram Bank Zespół Arcadia Band A wy pamiętajcie o tym, żeby dać suba Dzwoneczek, no i znajomym przekazać Że ten kanał istnieje, że jest i że gromy Szlagierowo muzyka Sebastian Mierzwa, do zaś gotą Życie nie No No, człowiek to jednak nie? Trzeba coś na ta pamięć, koncentracja zacząć łykać. No przecież mieliśmy zdecydować, kiedy szłapki tutaj były czy, e, czy Magdy, czy Żanety? Nie. Żanety, czy Magdy. No i my zapomnieli. Ale wszystko w waszych rękach, bo już teraz przenosicie się na facebookowy nasz profil i tam sondaczek o was wygłosujecie. My wyniki przedstawimy w następnym programie. A teraz przyjemnej reszty niedzieli. No, to do dzieła. Do zaś, Sebastian Mieszka.